Witam Was w drugim wiaderku internetu. Z tej strony Graczek i zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać stronę, na której w czasie rzeczywistym możecie edytować dowolny plik tekstowy razem ze swoimi znajomymi. Służy do tego strona piratepad.net i właśnie tak się prezentuje. Aby stworzyć nowy notatnik, musicie nacisnąć tą zieloną ropuchę albo wpisać własny adres po adresie strony, na przykład piratepadnet slash notatnik 00. Strona mówi mi, że taki notatnik jeszcze nie istnieje, dlatego muszę go stworzyć. Tak właśnie prezentuje się e, nasz notatnik. I cała strona postawiona jest na oprogramowaniu Etherpad, a strona twórców wygląda właśnie tak. Strona PiratePad udostępnia tylko i wyłącznie swoje własne serwery, a całe programowanie jest własnością e, twórców EtherPada, może lekko zmodyfikowanego, ponieważ e, EtherPad to jest e, projekt e, o otwartym kodzie i każdy programista może zmieniać z nim co chce. Ja już mam stworzony jeden z notatników i rozesłałem linki do innych moich urządzeń. Pokażę wam teraz, w jaki sposób to działa. Mogę wpisać tutaj dowolny tekst. Muszę się połączyć ponownie, bo stworzyłem inny notatnik. Tutaj wpisujemy swoje imię, żeby inni wiedzieli, kim jesteśmy. Eee, wpisujemy tutaj dowolny tekst. Tak? Tak. I zostaje on podświetlony na taki kolor, jaki kolor sobie wybraliśmy. tak? I jest on widoczny na wszystkich innych urządzeniach od razu, tak jak my go wpisujemy. Teraz wpiszę inny tekst z, z mojego urządzenia y, o nazwie graczek Windows. Na przykład jakiś tekst typu raz, dwa, trzy. I jak mogliście zauważyć, tekst od razu był widoczny. Strona bardzo często się aktualizuje, dlatego można niekiedy zobaczyć po prostu literkę po literce, jak ktoś coś wpisuje. Na tym polega właśnie cała magia tej strony. I teraz omówię inne jej opcje. Do, aby ktoś nie miał możliwości edytowania tekstu, ale miał możliwość jego zobaczenia, wystarczy skopiować link tego przycisku robimy to prawym przyciskiem i kopiujemy adres linku. Wystarczy wysłać tej osobie ten link, i wtedy ona nie będzie mogła nic edytować, ale będzie za to widzieć wszystko to, co my pisaliśmy albo piszemy. Tutaj mamy pad options, to jest mało ważne. To jest ważne. Tutaj możemy wysłać plik. E, który, który chcemy edytować tak, żeby otwar, otwarł się tutaj. Albo też możemy e, to, co już napisaliśmy, e, eksportować na nasz komputer w formie czystego tekstu, dokumentu HTML, e, Microsoft Word, PDF, Open OpenDocument czy Bookmark, bookmark File. Mm. Jeszcze jedną ciekawą opcją jest Time Slider. tak? E, e, PiratePad zapisuje każ, każ, każdą edycję tekstu. I jak możemy tu zauważyć, jest on zapisywany bardzo, bardzo, bardzo często i praktycznie każda wersja różni się tylko dwoma albo trzema znakami. W ten sposób nawet jeżeli ktoś nagle nam skasuje cały tekst, jeżeli zaprosimy jakąś nieodpowiednią osobę, to możemy odzyskać i tak cały tekst z powrotem. Myślę, że strona jest bardzo przydatna i na pewno przyda się wielu osobom, które muszą wspólnie edytować jakiś e, dokument tekstowy. Z tej strony graczek i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak było, to możecie zostawić subskrypcję po więcej takich filmów. Pozdrawiam, na razie!